witam w trzecim dniu tripu rano niespodzianka akumulator zero przez wczorajsze zabawę z szajnikiem trzeba, trzeba było wziąć na pych teraz jest dobrze wypijamy kawę i lecimy na wschód kierunek debreczyn. dzisiejsze śniatanie Klopsiki i kroweli reszki chleba i kawusia. No co czas opuszczać Budapeszt i jedziemy do Debreczyna 25 stopni 8-30 rano, wszyscy zadowoleni przyśniemy Mała przerwa, na Szelu, 90 km od Debreczyna. Wjazd do Debreczyna już widać, że to miejska droga. Stopenzio, hotel. Widzisz, że przezebyłem. Sobie... Ja... ja nie rozumiem stopenzio, bo nie rozumiem, cztery 34 euro, nocka dwie osoby. 14, czternastej wchodzimy na pokój No, okolica całkiem fajna Czeskie blaskowa. Czeski 250 человек. Ой, чувак, не Чем ты Z odebrać pokój kadzina 914 już widać restauracyjkę z przodu. Zaraz oparujemy z kolegą z jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, jak zęplą, nie? jak, zęplą, jak zęplą. jest klima, jest TV, nie było. Jest, jest dobrze. Koszt 34 euro. Za sobie. Jakiś nie może być. Idziemy obadać teren dookoła. Espresso. koszt 200 ml, 250 z mlekiem, jeszcze cymbuk. You want to duck duck. Yes. Zakupy w Tesco. your a teraz na zrobię sobie kolację. Tak, na pewno jest mężczyzna.